Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tutaj pokażę ci przypadek osoby starszej, która oczywiście utraciła prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Według jej relacji naprawdę piła okazyjnie, no niestety pomimo dobrego samopoczucia odnośnie swojego stanu zdrowia w WOMP-ie nie jest tak różowo, jakby się wydawało. Szanowny Panie, straciłem prawo jazdy w wyniku kontroli rutynowej. Dla mnie to był szok, ponieważ piję okazyjnie raz, dwa razy do roku. Czyli, yy, pomimo to, że pijesz wyjątkowo okazyjnie i na pewno wyjątkowo okazyjnie wsiadasz do tego samochodu, to po prostu po tym yy, yy, po tym mailu, po tej relacji Ci tego <grywania> zabrania. Kiedy skończył się okres zakazu nałożonego przez sąd zapisałem się na badania do WOMP Sosnowcu, słynny WOMP Sosnowiec. Na badania poszedłem pewien, ponieważ wiem, jakie mam zdrowie i jak się czuję. Także widać, że tutaj opinia lekarzy i opinia pacjenta, kierowcy jest nieco inna. Po badaniach dostałem orzeczenie negatywne. Powód zachwiania równowagi i podejrzenie alkoholu, wyznaczono mi termin drugiego badania za pół roku. Pragnę dodać, że wyniki wątrobowe miałem bardzo dobre. Te zrobione początkiem kwietnia 2017, kiedy pobrano mi krew do analizy, yy, były OK. Za trzy tygodnie zbadał mnie lekarz uprawniony do badań kierowców WOMP. I okazało się, że pomimo, że wyniki miałem bardzo dobre, to z powodu tych zaburzeń równowagi skierowano mnie na badania do laryngologa i badania psychologiczne. Idąc do WOMP na badania, miałem zrobione badanie psychologiczne, więc nie rozumiem o co tutaj chodzi. Prawo jazdy miałem w kategorii B, nie byłem zawodowym kierowcą i zastanawiam się czy taka procedura jest zgodna z prawdą. Odpowiadam od razu lekarz uprawniony do badań kierowców ma prawo skierować się do psychologa i wcale nie potrzebuje faktu, że, że jesteś, czy nie jesteś kierowcą zawodowym. Mam ponad 60 lat, konkretnie 65 i być może chcą mnie odstawić na margines społeczny, mieszkam na Śląsku. Czy jest możliwość zrobić badania w Pana Przychodni? Odpowiadam, od razu nie można. Robi się w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, dopiero jak odzyskasz prawo jazdy po badaniu w WOMP-ie, przykładowo dostaniesz prawko terminowe jako następna instytucja. Zapraszam, ale nie jako instytucja pierwsza. Czy takie badania będą honorowane przez Wydział Komunikacji? Oczywiście, że moje badania nie będą. W zasadzie nic dodać, nic ująć. Jeżeli jesteś osobą starszą i zdarza Ci się za to kierownicę po wypiciu czegoś siąść, czy będąc wczorajszym siąść po prostu Ci tego zabraniam. Z wiekiem zdrowia ubywa, nie przybywa Może Ci się wydawać, że funkcjonujesz normalnie, że zdrowie masz jak koń, jesteś zdrów jak ryba, zdrów jak byk A niestety, lekarze uprawnieni do badań kierowców mogą mieć zdanie inne. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, Lekarz Specjalista Medycyny Transportu. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, tutaj masz, kliknij w ten kwadracik. Natomiast, jeżeli chcesz zasubskrybować mój kanał i mieć takie filmy jako pierwszy, tutaj masz to kółeczko i po prostu kliknij, zapisz się i materiał dostaniesz jako jeden z pierwszych.